Co robić, jak utraciłeś swoje prawko za alkohol, nie przeszedłeś dwa razy badań lekarskich, potem cała dekada nałogowego picia z różnymi ekscesami, ale w końcu światełko w tunelu, przychodzi moment opamiętania i mój widz jest już od trzech lat abstynentem. Oczywiście, jak już doszedł do siebie, zaczął myśleć jak człowiek, no to również zaczął się starać o odzyskanie prawka, ale niestety nie ma udokumentowanej przez lekarza, czy jakiegoś innego terapeuty rocznej abstynencji. Witam, przypadkowo obejrzałem Pańskie filmiki odnośnie utraty prawa jazdy za alkohol i w związku z tym mam kilka pytań. Jeśli ma Pan możliwość, to proszę o pomoc. Prawko zrobiłem w 2003 i już w 2005 je straciłem. Odzyskałem je po 2,5 roku mniej, więcej. Oczywiście cały czas piłem. Po ponad roku znowu straciłem i od tamtej pory nie mam prawka. Po trzech latach próbowałem zrobić psychotesty, skierowano mnie do psychiatry, dostałem negatywną opinię, no i oczywiście piłem coraz więcej. Na dokładkę, potem złapano mnie bez uprawnień na motocyklu, oczywiście pijanego. Dostałem zakaz na 3,5 roku, piłem coraz więcej, mózg mi zżarło, aż w końcu przyszedł ten dzień końcem listopada 2013 roku i dzięki Bogu przestałem pić na zawsze, jestem trzeźwym człowiekiem poznającym nowe, trzeźwe życie. Zażywam od tamtej pory Zoloft. No to uwaga, taka to jest lek przeciwdepresyjny, który mi pomaga. I nadchodzi 15 października. Mogę starać się o przywrócenie prawka. Za tydzień mam psychotesty, natomiast nie mam żadnych dowodów, że nie piję od prawie 3 lat. To tylko skrót wydarzeń, zresztą całkiem prawdziwych. Dziś mam prawie 40 lat i wstyd mi, że straciłem tyle czasu na picie. Ale wiem, że Bóg nie pamięta tego złego, co zrobiłem i to trzyma mnie przy życiu. Czy mógłby Pan mi coś poradzić? Pozdrawiam. No, bardzo emocjonalny list, bardzo emocjonalny przekaz. Natomiast, wierz mi, że to co najgorsze i najtrudniejsze zostało już zrobione, czyli ta osoba nie pije, a co więcej, totalnie zmieniła swój styl życia, zaczyna już coś jej tam dochodzić do głowy, a w zasadzie już chyba dawno doszło Natomiast cała reszta wydaje mi się sprawą techniczną Zwykłą sprawą techniczną kolejną jakąś tam kolejną trudną sprawą, którą trzeba jakoś obejść Oczywiście, z dużym prawdopodobieństwem będzie musiała udokumentować roczną abstynencję No niestety w WOMP-ie wiedzą o dwóch tych poprzednich incydentach, dokumentacja gdzieś tam sobie ładnie leży i jest do wglądu Natomiast, nawet jak nie chodziłeś po tych terapeutach, to zacząłbym tutaj chociaż od lekarza rodzinnego, no lub tego, który przepisuje leki antydepresyjne, czyli ten lek wspomniany wcześniej. I nawet takie mizerne zaświadczenie uwiarygodni tą smutną, a jednocześnie optymistyczną na przyszłość historię. Czego nie rób, nie rezygnuj z pójścia do WOMP-u na badania, nawet jeżeli by Cię to miało parę złotych kosztować. Jeżeli lekarze będą chcieli coś dodatkowego, to po prostu trzeba się dowiedzieć, co to jest porozmawiać z tym lekarzem, co chce, co mu trzeba przynieść A to, co chce, żeby mu przynieść, trzeba jakoś załatwić. Czy to będzie przez kolejne tam chodzenie po terapeutach, czy do jakiejś tam poradni, czy po prostu uznadzą to, co napisali lekarze, którzy już prowadzą jakąś terapię, no bo branie tego leku, antydepresyjnego, jest formą terapii. Także myślę, że już to będzie naprawdę niewielki wysiłek w stosunku do tego, co zostało zrobione i całym sercem życzę mojemu widzowi powodzenia i przejścia tych badań, zarówno psychotechnicznych, jak i lekarskich za pierwszym razem. Zrozumiał, pokajał się, wyciągnął wnioski na przyszłość, no bardzo emocjonalny przekaz. Także, jeżeli Ty miałeś podobny problem, czy jeżeli jesteś w trakcie tego nałogowego picia i chcesz wyjść z tego, ta historia jest, wydaje mi się, że do jakiegoś dalszego przekazania. Natomiast, no cóż mogę powiedzieć, w zasadzie jakichś tu wniosków, czy oceny dalszej nie wyciągam. Jeżeli masz coś do skomentowania, zrób to pod tym wideo. Naprawdę, naprawdę list jest bardzo bardzo wzruszający. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu. Jeżeli to wideo rozwiązało Ci jakiś problem, daj lajka, daj kciuka, podziel się na swoim portalu społecznościowym i do zobaczenia w moim kolejnym filmiku.